Podaj objętość kuli o średnicy 14 cm. Mamy więc kulę. To okrąg, ale wyobraźcie sobie, że to kula. Zacieniuję ją, żeby dodać jej trochę głębi. W zadaniu podana jest średnica. To odcinek przecinający kulę przez środek. Wyrysuję go przerywaną linią. Ten odcinek to właśnie średnica równa 14 cm. Aby obliczyć objętość kuli, zastosujemy wzór. Może kiedyś pokażę, jak się go wyprowadza, ale na razie po prostu go podam. Objętość kuli to 4 trzecie pi r do sześcianu. Gdzie r to promień kuli. Znamy natomiast średnicę. Ale tak jak w przypadku koła, promień kuli jest połową średnicy. Więc w tym przypadku promień wynosi 7 cm. Sfera będąca powierzchnią kuli to zbiór punktów leżących w odległości promienia od środka. Wystarczy podstawić ten promień do wzoru. Objętość jest więc równa 4 trzecie pi razy 7 cm do trzeciej potęgi. Napiszę to na różowo. Razy 7 cm do trzeciej potęgi. We wzorze występuje liczba pi. Można tu podstawić 3,14. Niektórzy podstawiają 22,7, ale ja wolę skorzystać z kalkulatora. To będzie równe... Objętość mojej kuli będzie równa 4 podzielić przez 3. Nie mogę teraz wpisać pi, żeby nie wyszło 3 pi. Najpierw razy... i potem pi. Razy 7 do potęgi trzeciej. Kalkulator sam wykona potęgowanie przed mnożeniem i poda poprawny wynik. Jednostką będą centymetry sześcienne. Uzyskaliśmy 1436. Zadanie nie wymaga konkretnej precyzji, więc niech będzie jedna cyfra po przecinku. 8 Wynik to 1436,8 cm3.